Następnie włączamy moduł filtracja, jeżeli chcą Państwo wyeksportować wszystkie sprawy danego wierzyciela należy uzupełnić filtr nazwa wierzyciela i nacisnąć przycisk szukaj spraw. Wyfiltrowane sprawy wyświetlają się na liście poniżej. Przekazujemy je do eksportera XML naciskając przycisk z nazwą modułu. Na dole modułu znajdują się ustawienia eksportu. W pierwszym polu z lewej strony można określić liczbę spraw zapisanych w jednej paczce. Przełącznik obok w pozycji włączonej spowoduje dodanie informacji o czynnościach w sprawach do pliku XML. Kolejnym krokiem jest naciśnięcie przycisku eksportuj, którego postęp pracy można śledzić na pasku ładowania. Po zakończeniu naciskamy przycisk pobierz i w domyślnym folderze pobrane zostanie zapisana paczka z eksportowanymi dokumentami. Uzyskany w ten sposób plik jest gotowy do przekazania wierzycielowi. Jeżeli mają Państwo pytanie dotyczące działania aplikacji lub instrukcja jest niezrozumiała, prosimy o napisanie maila na pomocmaupaefektivo.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie się odezwiemy i pomożemy.